Dziś mogę wszystko zyskać Dziś mogę wszystko stracić Dziś mogę wszystko to Bo mogę wszystko Dziś mogę wszystko Zyskać Dziś mogę wszystko stracić Dziś mogę wszystko to Bo mogę wszystko Mordo nie było w potrzebie Żadnej osoby ni kurwa mamony Miałem szkołę i pracę. Rachunki, wszystko za najniższą płacę. Za auta, mandaty, fajki. Na lewo znalazłem se pracę. Za nią pod stołem dostałem wypłatę. Trzynastolatek i życie na klatę. Rozczarowuję kurywską rasę. Człowiek, człowiekowi wilkiem. Zawsze nie czasem. Dziś mogę wszystko zyskać. Dziś mogę wszystko stracić. Dziś mogę wszystko to, bo mogę wszystko.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 13 lat ciężkich, okrutnych Teraz wyżej od tych, z którymi chciałem start równy Latam jak antena po orbicie Teraz taki zasięg, że się zeci na pulpicie Ja mam twoją hicie w nieskrycie. skrycie w bo chciałbyś miło obficie Mój sukces to normalne życie Nie jak kiedyś Ronaldo w Madrycie Mówią mi youtuber, gwiazda i celebryta I cieszę się kurwa serio niezmiernie Że widzicie sukces wypisany na gębie Dzień mogę wszystko zyskać, Dziś mogę wszystko stracić, Dziś mogę wszystko to. pomogę wszystko, Dziś mogę wszystko zyskać, Dziś mogę wszystko stracić, Dziś mogę wszystko to. pomogę wszystko.